Cześć, witajcie Twój multiguru i wideo będzie super krótkie i podam ci odpowiedź na pytanie, dlaczego chcesz do Policji? I najlepszą metodą na to jest wkomponowanie siebie w wartości oraz misję Policji oraz rodzaj służby, którą zamierzasz pełnić, czyli w zasadzie to jest wszystko. Dwa elementy, dwa proste powody i co musisz zrobić? Wejdź na stronę internetową Policji, yy, znajdź wartości, znajdź ich misję, yy, wartości, którymi się kierują przy doborze kandydatów. Następnie dopasuj swoje wzorce postępowania do ich norm. Tak więc niech twoje wartości będą spójne z ich wartościami. No, podam przykłady. Być może jesteś osobą praworządną, a oni chcą ludzi o nieposzlakowanej opinii. I przejdę teraz do drugiej rzeczy, czyli wkomponowania yy, Ciebie w rodzaj pracy, którą chcesz wykonywać. Być może jesteś kandydatem odpornym na stres i zdyscyplinowanym, a oni właśnie potrzebują takich kandydatów podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się bezwarunkowo podporządkować. Oczywiście musisz powiedzieć, w jaki sposób obecnie okazujesz szacunek Przełożonym lub działa w skutecznie stresowych sytuacjach. Być może jesteś osobą kreatywną, znajdującą rozwiązania z niezwykle trudnych czy zawikłanych sytuacji, zawikłanych zadań i nie muszę ci nawet wspominać, jak ktoś się policji przyda. Musisz oczywiście wspomnieć, dlaczego służba w policji jest dla Ciebie ważna, ale zrób to na poziomie bardzo osobistym. No, być może 10 lat temu widziałeś policjantów w akcji, pomogli oni komuś bliskiemu z Twojej rodziny, a to wywarło na Tobie olbrzymie wrażenie i zadecydowało o dalszej ścieżce życiowej. I od tego czasu nadajesz z Policją na jednej fali. Także w ten sposób, w skrócie, wygląda odpowiedź Dlaczego chcesz do Policji? Zrozum te dwie proste zasady i iść po swoje. Także mówił Darek Kraśnicki, twórca elitarnej grupy szkoleniowej, obecnie też twój multiguru jeżeli masz jakiś temat na kolejne wideo lub chcesz skomentować to wideo, zrób to w komentarzu. Oczywiście subskrypcja kanału lub obejrzenie kolejnego filmiku o rekrutacji do policji.